Gdzie tylko chcesz przeżyć swój własny sen Każdy noc To już teraz śmiało mogę się z wami przywitać. ja Sebastian Mierzwa, to jest finał listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl. 600 plus 87. Na początek smutna informacja, bo dzisiaj w naszym programie w tym studiu miał pojawić się Paweł siluk steiner i wytłumaczyć Womero Stomili czemu opóźniał się premiera jego nowego szlagieru. Jakie są też tego powody? Laureat Nagrody Teledysku Roku Wrócisz Wrócisz, pomimo zapowiedzi...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 Stoisz w drzwiach, piękna jak we śnie. Śmiejesz się i dajesz mamy słodki znak. Serce moje znów zabiło mocno tak, a nie stóż, co ciągle przy nie trwa. Oczy swe jak dwa diamenty ma. Kochać chcę i zawsze blisko patrzeć w niej. W sercu ciebie mam głęboko gdzieś na dnie.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 Tak to czasem było, że mieli się pojawić, nie pojawiają się, ale jedno jest pewne, że już heteroski. Skrót, szlagier, top dziesiątki, 6+86. plus, 86. Na dziesiątce Ewa Czajka, pokochaj mnie. Dziewiątka to Stach i Magdalena, mam cię dość. Pozycja numer 8 amor, duetu romantika. Na siódemce proste słowa dwa, Krzysztof Piotrek. Szóstka należy do nich, kobiety na walizkach, wyruszamy z walizkami. Szlagier na pięć, tu nic się nie zmieniło, Alina z utworem tańcz. Na czwórce Bernadetta Kowalsko, Team Fabian dla nas jest ta noc. Pozycja numer trzy, Arkadia Bent, gram Wabank. Na pozycji z numerem dwa, Justyna Adamczak, kocham tylko ciebie. A w finale 600 plus 86, po raz trzeci z rzędu na fotelu lidera, utrzymuje się szlagier Melodia Diego. Na fotelu lidera w tym podsumowaniu po raz trzeci z rzędu obronią się Adi i szlagier Melodia. Niech Melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Dzięki the weekend outra pole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 Szlagierowe show z wykonawcami listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury. Będzie się ono składało z dwóch koncertów promocyjnych. Pierwsza część to Team Fabian z premierą swojej nowej płyty Miłość Plus. Zaproszeni artystyczni goście, którymi to bydom Arkadia Band, Bernadetta Kowalsko, Beata Mańkowsko i Alina. A druga część tego koncertu to premiera płyty składańkowej Bernadety Kowalskim pod tytułem Ulubione. Tu też wystąpią artystyczni goście, tym razem zaproszeni przez Bernadyta Kowalską, a są nimi. Wesoło Biesiada, Beata Powolny, Marakuja, a koncert poprowadzi Marcin Janota, no i on Sebastian Jeżwa. Pierwszy raz Całym swoim sercem Pokochaj pierwszy raz Niech tańczy dla was świat Virginia, Virginia Ja czekam na ciebie Gdy odeszło znikło słońce Ucichł wjazd Udź, dla Co noc, co dzień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 Na koncert promocyjny płyty Timo Fabiana musicie jeszcze chwilę poczekać, ale sama płyta jest już na szlagierowym rynku muzycznym. Znajdziecie na niej 15 szlagierów. Premierowy koncert pamiętacie 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury. będzie go szło też oglądać online na żywo w płatnym systemie pay-per-view na naszej stronie szlagierowo.pl. Tak we twoje od lat, tak we twoje, aż skończy się świat. Serce moje, tak we twoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. Powiedziałeś jak Życie garściami brać Ty pokazałeś mi świat Dziś jesteś ze mną I spełniasz moje marzenia Miałaś tak mało lat Dłonie chwytała świat Uśmiechem dałaś mi znak w serca mówiłaś Że będziesz już tylko moja Ser Moje, tak we dwoje, tak we dwoje od lat, tak we dwoje, aż skończy się świat. Tak od lat Tak we dwoje, aż skończy się świat Serce moje Tak we dwoje Tylko z tobą, moje kochanie My życie ma sens Serce moje Serce moje, tak we dwoje. Tylko z Tobą, moje kochanie, my życie ma sens Tylko z Tobą, moje kochanie, my życie ma sens